i będziemy skręcać. I tutaj zawrócimy na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Problem polega na tym, że ten słupek, wokół którego będziemy zawracali, on nie stoi symetrycznie na skrzyżowaniu, tylko jest troszeczkę przesunięty w lewo. Tutaj trzeba przepuszczać, ponieważ jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości, więc wszystkich, wszystkie skrzyżowania wnożone trzeba wrzucić sobie dwójeczkę, popatrzeć czy nikogo, kierunkowska z lewy, jedziemy na ten kosz. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, zatrzymać się i pełny skręt, zatrzymać się pełny skręt w miejscu i teraz powinno nam się udać. O, widzimy, teraz nie udało się. Dlaczego? A no, bo ktoś stanął na skrzyżowaniu. Musimy wycofać i jedziemy. Jeżeli na skrzyżowaniu będzie stał jakiś pojazd, to egzaminator... Nie będzie nam kazał tutaj zawracać. Jedziemy już stop i jedziemy w lewo, tylko żeby nie stącić tego pachołka po lewej, i wypuścić go to, to troszeczkę o, i dołamać.